ulica jedności 33 w zielonej górze ciekawa kamienica, ciekawy napis, a w zasadzie dwa napisy coś było tu gospodarstwa domowego, ale pod gospodarstwem domowym jest jeszcze napis po niemiecku co tam jest napisane, nie mam pojęcia bo szczęśliwie nie znam języka Goethego ale sama kamieniczka i jej okolice wyglądają tak czyli ulica jedności jedności 33 z napisem a tam pójdziesz w stronę hotelu Amadeus pójdziesz, a w zasadzie pojedziesz majówka, a w zasadzie 30 kwiecień 2015 roku